Podczas gdy myjemy, to tutaj za plecami siedzi mi obsługa i patrzy, czy przeżyjemy. Generalnie rzecz biorąc. A ja mam zupę szpinakową. Ja nie jestem wielkim fanem szpinaku. Nie wiedziałam, jakoś wyglądało to z daleka trochę inaczej, to więc mam nadzieję, że przeżyję. powiedzieć, że odczuwam wyjątkową radość z tego, że jestem w tym właśnie miejscu, bo pamiętam z telewizji oglądałam kiedyś taki program i wydawało mi się, że po prostu ja nigdy tu nie będę, że to jest zupełnie poza moim zasięgiem i fajnie, fajnie po prostu spełniać swoje marzenia, a nawet przekraczać swoje marzenia. Wszystkim Wam życzę, żebyście mogli podróżować jak najwięcej, bo to jest wspaniałe. zapytać, czy z psem nas wpuszczą do środka w plecaku? Żeby można... Można z psem tak w plecaku? tej, z tej! o tym baseniku, ale muszę poczekać, aż skończą śpiewać, bo chyba nie będzie nic słychać. Ten basen tutaj jest przykładem innowacji technicznych, dlatego, że po raz pierwszy zrobiono mechanizm, który pozwalał na to, żeby wynieść wodę na pierwsze piętro. Tak więc oczywiście wszyscy goście się zachwycali jak to możliwe i tego balkoniku jest fantastyczny widok na plac, ale to po prostu fantastyczny. Wieczorem tutaj ludzie przychodzą, mają pikniki szczególnie w trakcie ramadanu. Całe rodziny wieczorem przychodzą i jedzą. Strasznie fajnie, ale chcę więcej Czemu tak mało? Czemu tak mało? Taki malutki fragmencik jest tylko możliwy do zobaczenia Bilet wstępu kosztuje 1 milion Tam jest meczet i tam jest też drugi W czym nie wiem czy trzeba płacić, zaraz tam pójdziemy 1 milion to nie jest dużo Ale ja bym chciała więcej zobaczyć Nawet wolę więcej zapłacić i więcej zobaczyć Chodź, Zachowuj się. Ela. Pan taki ładny koń Co powiedzieć? Pięknie. No, tutaj są jacyś ludzie. Nie ma dzisiaj dużo zwiedzających i widać jaka jest ogromna skala. Popatrzcie. Tutaj na samym środeczku jest taki kwadracik, który pokazuje dokładnie środek. I jest takie niesamowite echo. One more time. O, oh, now that's better. Pan mnie tutaj zaprasza do środka. Jakaś zasadzka. Oczywiście sklepik, gdzie sprzedają te przepiękne płytki. Można sobie wziąć na pamiątkę. Wow, good quality. Mm -hmm. Wreszcie mamy jakąś różnorodność. Znaliśmy miejsce, gdzie jest raz, dwa, trzy, cztery rzeczy bez mięsa. To jest tylko z mięsem, tam to są bez. To ja chcę, a nie wiem z tej radości. O, wejście, wejście do knajpy tylko dla takich sprawnych i co się nie boją wysokości. Ła, wow, uważaj! I co? Takie... Mąskie... nie. No! Ojejku. No! <laughs> I dla chudych! Matko! Ale klatka schodowa! Uh. Salam! Które restauracje, które odwiedzamy, mają wyjątkowy wystrój, tak jak tutaj. Za mną kolekcja butli, które bynajmniej nie są ozdobą, ale to nie przeszkadza, bo to nie o to chodzi. Ważne, żeby było smacznie. Że jest winda. U pani nam. Aha.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 No, no bo ja nie lubię takich rzeczy. ja No, ale skąd mogłam wiedzieć, że to jest takiego. Jak nie spróbuję, to nie wiem. No, i będę głodna mm, To jest niby mięsne danie, no nie? No, Więc... mięsa będzie nie widziało. Wtedy poddajemy się, a tak? Lachę Ale oczywiście musi być selfie. No, ładna pani, prawda? Tam jest dalsza część tej restauracji. Ok, tam ktoś jedynie nie będę przeszkadzać. A tu ktoś jadł. A my tutaj jedliśmy, gdzie służba. My jedliśmy tutaj gdzie służba, bo tam jest główna sala, dlatego oni nam kazali tam iść. Ale my żeśmy nie rozumieli o co chodzi i już teraz wiemy, że jest Winda Messi. Chodź, Chodź, nie bój się, idź, idź, idź, Chodź. Rany boskie O to strach, nie? Nie jest wysoko, to w razie jak spadniemy to powinniśmy przeżyć Najgorsza zupa w życiu jaką próbowałam Była tylko po prostu słona, super, super słona I nic poza tym Więc idziemy na frytki Sosów One famous actor in your country, Antoni Pawliski? No. Papuśa film, Papuśa. I don't know. Uh, How did you do see you know? film Papuśa? I have a photo in Estland with that actor. The name of that film Papuśa. Never heard of it. Yeah, yeah. Now <laughs> My job is repair, restoration. All oh, oh, right. Yeah. If you go, me, if you go to bazaar, yeah. you know one Tom there is during Second World was temple of Polish people. Really? Yes, Polish people, Jewish people, Iranian healthy. Oh, All right. Yes, Iranian very helpful Polish people. <laughs> News about Iran? We can see, we can see it every day. Yes, yes. <laughs> I. Do widzenia. Do widzenia. Do widzenia. He ten bazar, myślę, że to jest najbardziej schludny bazar, jaki żeśmy widzieli, no taki pod turystów, ale po prostu wrażenia są bardzo, bardzo pozytywne takie ładne te rzeczy piórniki po prostu pudełeczka na jakieś skarby małe duże hmm. na perfumy zapalniczki Dzięki, pudełeczka. Oglądanie sklepu, jak zwykle. Kompletnie miniatur my watch. jest This is your work. Yes. Oh, pan sam to robi. Mój name jest Paknahat. Aha. jest signature. Wow. Twenty me to Super piękne o, pan jest bardzo utalentowany wow i jeszcze tu ale ładne pan tutaj, słuchajcie, maluje zobaczcie Wow, Pieny. to wszystko wygląda jak jakieś starocie, a no normalnie robią na bieżąco, tak jak kiedyś było. Tutaj pan ma też taki, jeszcze tylko buźka jest nieskończona, ale po prostu ten detal jest niesamowity. Ja zawsze zostaję z tyłu, bo robię te zdjęcia i niedźwiedź biedny musi czekać na mnie. Jeny, popatrzcie, tutaj kolejny sklep z takimi niesamowitymi rzeczami. Jeny, popatrzcie na rozmiar tam w środku tego samowaru. Ponad 2 metry. Wow. Hey, can I have a look? Wow. Yeah. Wow. It's how massive. much are they in dollars? Mm -hmm. Yeah. Just out of curiosity. Oh, maybe she's... maybe one day I can afford it. Hello, how are you? you? Hello. Hello. You need to build me a palace so that I can buy those and put them inside. So Sadie. Sadie. Mm. Pan długo liczy. dolarów. This one. 35,000 dollars. Four, And what, yeah. <coughs> what rate? 42 uh, uh, dollars or 278 dollars? Uh, it doesn't matter. 530 dollars. Uh, Only one. 530. So uh. 530 dollars? Yes. Ah, 530 dollars. Yes. Ah, that's better. 530. Yes. Yeah. 500 hundred five hundred dollars 500, yeah. 500. 500, mm. oh Super! My właśnie słyszeliśmy, że tutaj sporo osób ma psy w domach i dlatego właśnie Bela już nie jest tutaj jakimś takim strasznym... O Aha! O, Jaki... O! Jaki... Super. Super. Zdecydowanie widać tutaj różnicę w podejściu nie tylko do Beli, ale w ogóle co do ubioru, co do zachowania, tak o wiele bardziej po prostu zeuropeizowani bym powiedziała. Wczoraj opowiadała mi właśnie dziewczyna, jak dużo młodych ludzi ucieka za granicę. Uciekają, bo przede wszystkim są tej wolności, którą my mamy na zachodzie której oczywiście my nie doceniamy, bo ją mamy, a oni tutaj po prostu chcą uciec i mieć to, co my. Pan mnie woła do sklepu, muszę wejść. Germany. Lachestan Lachestan Lachestan Walesa. Lech Walesa. Tak. Ilech Walesa? Kiedy danz? Kiedy danz? Kiedy Super. A piszemy? Pewnie, że robimy zdjęcie Welcome to Thank you. Yes, where you? Poland. Poland. Cześć. Bardzo dobrze. <laughs> <laughs> <laughs> <laughs> <laughs> How come you speak Polish? Actually, we got up some uh, friend from Poland. Uh -huh. That's why you know a little bit. <laughs> Before Corona we have a lot of group from Czech. Really? Like, Poland, Czech, different uh -huh. countries, yeah. My corona yeah. stopped it. <laughs> stopped. <laughs> but Actually, now you open again. Inshallah, yes. Hopefully. I think next six months. Because still we have other corona, <laughs> Omicron. or oh, it's all bullshit, you know that. But we can do <laughs> <laughs> yeah, not much really. Yeah, exactly. <laughs> Dam, dam what? Dam pochd, dam And what yes. is inside? Uh, rice and some vegetables and what? And kind of meat. Yeah, yeah. I want some more. Can <laughs> I? <laughs> I będzie believe it any more <laughs> I, I want some more, I cannot believe it Słuchajcie, Kapuśniak robi furorę Oh, too much, Okay, thank you I'm no, no, very... Widziała, no, to is, to is run. Run. A wy co tam rzuczki robicie? Hi there! <laughs> What have <laughs> About everything <laughs> like you look very merry <laughs> oh it's really nice here you like it yeah I really like it you have everything here and yeah. is it warm there yes yeah, come on inside I really like it. <laughs> I can't see go? anything but okay. look at look, look, look. Ah, uh, we need to do like this because we can see you Ah, now oh. we can see you! <laughs> <laughs> oh, Whoa. thank you! Can you believe? <laughs> <laughs> oh, it's cool, right? Yes, it's really cool! Oh. <laughs> I want to come! <laughs> <laughs> I'm not coming down, no. no. <laughs> You're going to sleep here? Yes, I'm going <laughs> to sleep here. <laughs> Call your parents. <laughs> <laughs> Mommy, I'm sleeping in the tent. Oh, <laughs> well, it's good, isn't it? Yeah, it is. It is. It's really cool. <laughs> <laughs> it Paparazzi. Quality? I'm just typing. <laughs> <laughs> oh, it's fantastic. Shabrześcinie. Trząszt. Trząszt. Brzmi. Brzmi. W Trzcinie. Can you, right> you say powiedzieć stół z powyłamywanymi nogami? Stół! Jeśli podoba Ci się seria z Iranu, możesz być zainteresowany książką Iran Oczami Kobiety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 Nie powtarza. No? Poczekaj, no? poczekaj, poczekaj. Kurwa mać. Kurwa, KURWA mać. you Keniusej, stół z powyłamywanymi nogami. Można. Po wyłamywanymi nogami. Baba fakli. Krówa oh, mi! mnie! No. <laughs> <Kruba laughs> mi! Róba ma Oh my god. O, Grzegorz Brzęczy Szczykiewicz Mama, Grzegorz. Brzegorz. Grzegorz? Grzegoś? Brzęczy, -Szczykiewicz. Brzęczy, -Szczykiewicz. Brzęczy -Szczykiewicz. Yeah. Yeah. Super. Quite good. Super. <laughs> That's <laughs> so bad. <laughs>